Ja też mam Biu, panie Biu, panie Biu, panie zmiany, panie Biu, panie Biu, co z poprzednim? Biu, panie Biu, panie słowa, panie Biu, że bardzo panie Biu, bardzo Biu, Nowe, nowe Biu, i ambicji rosyj odpowiadają wam tak to dłonie. Nowy porządek koniec. Moja córka, miłość, te to nie ma miejsca wcale na życie. Ja też mam prawo mieć dość. Jeszcze zmiany, tylko zmiany. Kolejny nowy początek, a co z tym poprzednim? Nieudanym mam prawo mieć to, nie to te zmiany, tylko zmiany Kolejny nowy początek Coś jest poprzednim, przed nim Kolejny raz, kolejne zmiany Nie oddać czas co siedzi w nas Nie do ukrycia i autopsy stan Na sercu rany dziś Następany, do rany, następ e. rany, Może nieodany był początek nasz, efektem ciszy Co było, a nie jest wiem, dziś się nie liczy W tej wiejskiej dziczy, nie ma pewności, ziomuś, tam co mi nie uważ a co gofiero komuś? Obiecałem sobie, że tym razem nie pęknę Widząc ciemną doliną, nigdy zła się nie ulęknę Nowy początek, nowy ja znają, mi wciąż ta sama twarz Ja też mam prawo mieć Wciąż Nowe życie, nowe obowiązki Zdeca ambicji rozkriwam ja też mam prawo mieć ktoś wciąż te zmiany wciąż te zmiany nowe życie nowe obowiązki serca mi We're yeah. yeah.